że brakuje mu czasu na spotkanie z Bogiem. Dzisiejszy fragment Dobrej Nowiny skłania nas do refleksji nad pytaniem, co w naszym życiu jest priorytetem. Troska o dom rodzinny i wychowanie dzieci, pracę i wspinanie się po drabinie kariery zawodowej, rozwój osobisty i troska o własne zdrowie. To wszystko jest ważne, albo nawet bardzo ważne, ale czy najważniejsze? Czy nie ma w życiu spraw jeszcze ważniejszych? W innym miejscu Ewangelii Jezus mówi, aby zabiegać o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie nam dodane. Bóg wie, że jest wiele relacji i spraw bardzo ważnych dla nas, ale jednocześnie zaprasza nas do budowania relacji z Nim. Czy moja więź z Bogiem determinuje wszystko inne w moim życiu? Czy Jego woli podporządkowuje całe swoje życie? Tak więc nikt z was, mówi Jezus, jeśli nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Jezus wypowiada te radykalne słowa, ponieważ chce naszego dobra. Chce przywrócić nam wolność. Wszystkie osoby, przedmioty i sprawy wymienione w dzisiejszej Ewangelii mogą i bardzo często nas zniewalają okradają nas z daru wolności dzieci Bożych. Chrystus chce przywrócić nam tę wolność. Chce, aby wszystko w naszym życiu miało właściwe dla siebie miejsce. Bóg i sprawa Jego Królestwa musi być na pierwszym miejscu, a wtedy wszystkim innym zaopiekuje się i o wszystko inne zatroszczy się Bóg.